Dzień dobry Jak się dzieje? Dobrze Ja po włosku to było hiszpańsko Jak <laughs> się dzieje? Jak się dzieje? O! Jest tutaj Możesz sobie usiąść na pewno, widzisz? Z kim miał być ten koncert od Darek w ogóle? В Краковье, это Kurwa do rozstawiania. To się naprawdę zastanówię bo tak nie powinniśmy się do Tezisów wprowadzić do sali, tylko przynajmniej wygary tam stały na stałe zrobione. No u mnie tak też to nie jest to radość zawsze z tym rozstawianiem, przyznam szczerze Ile nie tego stafu. Ile? Masz pięty w... Dobra, to zaczekaj, by to... Ale jak wiesz, jak się otworzy, tak wszystkie drzwi, tak na całe, to będzie jeden wielki Wielka Jak być może wiecie, moimi głównymi dwoma ulubionymi narzędziami do załatwiania spraw w pracy, do komunikowania się w pracy i do komunikowania się z rodziną są Todoist i Slack i te dwa narzędzia są świetne i o Slacku opowiadałem ostatnio i, i mam wciąż nieskończony ten post duży na blogu w którym wszystko dokładnie opiszę jak tego Slacka skonfigurować w domu natomiast brakowało mi jak do tej pory jednej bardzo ważnej rzeczy, bo to tu jest mi załatwia kwestie rzeczy do zrobienia, listy rzeczy do zrobienia, natomiast nie załatwia mi czegoś takiego jak po pierwsze follow-upu pewnych rzeczy, które zleciłem ludziom albo nie wiem, być może zadałem komuś jakieś pytanie albo próbuję się dogadać z jakąś firmą i, i czekam na ofertę od nich i, i Todoist generalnie nie daje mi możliwości śledzenia tego, na jakim etapie taka sprawa jest tylko tam są, są dwa stany tak w Todoistie albo jest zadanie niewykonane, albo ono jest wykonane a ja potrzebuję mieć jeszcze możliwość ustawienia takiego zadania na takiej osi czasu z kategoriami że coś wisi u mnie, bo czeka na jakąś moją pracę albo coś wisi na zewnątrz, w sensie u kogoś innego niż u mnie czekam na jakieś informacje albo jakieś doprecyzowanie czegoś, albo na decyzję, która nie leży w moich rękach. I od wczoraj testuję takie narzędzie, które jest przeznaczone dla handlowców, które się nazywa PipeDrive. To jest usługa webowa, bo ja uwielbiam takie usługi. To jest usługa webowa, ale też jest aplikacja na, na smartfony. No i to się bardzo ładnie integruje z, ze skrzynką, czyli mailową i z kalendarzem googlowskim, co mi osobiście bardzo pasuje, bo ja tego kalendarza używam, to jest mój główny kalendarz. No i za parę dni pewnie Wam opowiem, jakie wnioski z tych testów wyciągam. Na razie jest fajnie. na próbach to mnie to za wolno, za szybko to Tak jak ja później, wiesz, przychodzi Kuba coś tam u mnie nagrać i włączam to z nagrania, to jest kurwa o 30% wolno już na próbach <ślesk> <ślesk> <ślesk> to jest skuba. Ja już nie chciałem nic tym mówić.